Wsparcie edukacyjne na poziomie wyższym, w wyższych uczelniach to jest jedno z największych osiągnięć naszych ostatnich ponad 20 lat, jeśli chodzi w ogóle o system wsparcia osób z niepełnosprawnościami w Polsce. To jest to, co się na pewno udało, ponieważ ilość tych studentów, którzy mogą studiować, mają możliwości studiowania i studiują w dobrych warunkach, w dostosowanych stosunkowo dobrze dostosowanych uczelniach jest dużo większa niż to było właśnie ponad 20 lat temu, nawet 10 lat temu. To, to się ogromnie zmieniło w, w ostatnim czasie. W dużych miastach, w dużych centrach, gdzie pełnomocnicy do spraw osób niepełnosprawnych istnieją od lat, oczywiście to wsparcie jest zdecydowanie lepsze. Jest lepiej rozwinięte. Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź, Poznań. To są te centra akademickie, gdzie problem tego wsparcia jest już właściwie rozwiązany i nawet można powiedzieć, że z dużym sukcesem. Natomiast w uczelniach mniejszych, z mniejszą albo z mniejszymi doświadczeniami w kwestii edukacji studentów z niepełnosprawnością, z całą pewnością nie jest może tak dobrze. Niestety uczelnie bardzo często mówią, że dla jednego, dla dwóch osób niesłyszących nie są w stanie zapewnić tłumacza. Zapewniają oczywiście dyktafon, zapewniają przypisywanie, notatki z wykładów, ale proszę państwa to nie jest studiowanie. Studiowanie to jest pełne uczestnictwo w wykładach, zabieranie głosu, yy, śledzenie tego, co mówią za mną, z tyłu, czyli tego, czego nie widzę, więc ten tłumacz jest po prostu bardzo potrzebny, a tego nie ma. Według badań Rzecznika środki przekazywane na pokrycie kosztów związanych z zapewnieniem tłumaczenia z języka migowego były niewystarczające w stosunku do rzeczywistych potrzeb, w związku z tym Rzecznik Praw Obywatelskich postulował zmiany w tym zakresie. Dlaczego Głuchy ma jechać przez całą Polskę do uczelni tylko dlatego, że tam jest tłumacz, skoro i Konstytucja i Konwencja osób niepełnosprawnych, zapewnia mu pełny dostęp do, do tego kształcenia. Wspierając osoby z niepełnosprawnościami różnymi, nie możemy polegać wyłącznie na ludzkiej wrażliwości. Na tym, że, że, że to wystarczy. Proszę, trzeba, trzeba pamiętać o tym, że to jest prawo osób z niepełnosprawnościami do życia, do, do realizacji siebie, do zaspokajania swoich wszystkich potrzeb. I to są twarde przepisy prawa i, i konwencji osób niepełnosprawnych i naszego krajowego prawa i trzeba upowszechniać informacje na ten temat. Mamy bardzo duże doświadczenie, a jednocześnie mamy świadomość, że musimy w tej chwili nie tylko eliminować bariery architektoniczne, ale również bariery mentalne, czyli musimy edukować środowisko nasze, czyli naszych kolegów, profesorów, adiunktów, ale również i studentów sprawnych, bo tak naprawdę to, co jest najważniejsze we wsparciu studentów z Niepełnosprawnością oprócz wsparcia edukacyjnego jest wsparcie społeczne. Edukacja. I szczególnie edukacja na poziomie wyższym to jest ten czynnik, który bardzo istotnie wpływa na jakość życia osób niepełnosprawnych. Okay. Zmienia szanse życia, jakości tej życia, zaspokajania potrzeb i jakości tej życia. To naprawdę jest bardzo ważne i z tego punktu widzenia to, co osiągnęliśmy do tej pory jest naprawdę satysfakcjonujące. Oczywiście jest jeszcze wiele do poprawienia, ale mam nadzieję, że właśnie tutaj kontrola NIKU się do tego przyczyni.